O, i się naprawiło. No, widzicie małe usterki, ale coś mi się postawił w Ja nie wiem co jest do cholery, ale witam oczywiście dzisiaj. O Falcon widzę, więc pozdrawiamy Falcona, który mi suba, bo właśnie widzę na OBSie. No, tak propo. Pozdrawiamy, pozdrawiamy zastępcę, znaczy nie, no, zastępca na, na Discordzie. I tak się opierdala przez cały dzień. No. O ja sobie dzisiaj tak zrobię odcinek oczywiście na temat wota, Ale odcinek sobie taki zrobimy. Że nie będę robił live'a. Nie będę chama go przycinał, Tylko zrobię po prostu takiego no live'a no. Boziu. Nie, tu coś mi. Mogę kupić, nie mogę kupić, mogę kupić, nie mogę kupić, mogę kupić, nie mogę kupić, mogę kupić, nie mogę kupić, jej dupa, mi dupę, misję pieprze to, dobra, trzeba coś pograć. Może jeszcze dzisiaj zrobię livea ja tego wypuszczę, jutro sobie odcinek. Więc, tak dwa odcinki będą. Takie uchwały, że no mnie jest. no 20.30 w zasadzie. A gramy Wars of Warship. Eee, dużego. E, e. Nie wiem, jakaś. Taki to mój stateczek jakiś taki dziwny. Na pale uderzeniowe. Wczoraj grałem, mi się fajnie grało. A dzisiaj to tak. Zobaczymy jeszcze będę Jakiś tam baran siedzi Jakaś do mnie blać celuje Tylko ile jaką mogę? Na 9 metrów Niby Ja mu fale. do mnie strzela. Może jarę nawet. Nie zauważam. A ten debil. Damy dwójkę, żeby szybciej strzelać. No voice Więc kolega trzeba by nie zabić. O, ocz tu kurwa. Ja za to nie będę się ganiał przez pół mapy. Hmm. Hmm, da. A, bili, A to dziady. Dobra. Co tam pisze mi? Wiadomości, których tak nie czytam. Mamy coś tego w promilu? I tam tak tak gram w tego ubortu w tak dużo grałem, że ojeżdż. Jeszcze ja nie mogę ulepszyć. No to nic. Dobra, normalne bitwy. Bitwa losowa. Gdzie jest moja montanka? No, dyszka jest. Montana A może by jakieś badania porobił? W zasadzie 22 tysiące Wspólnota Holandia jakaś jest? To są niszczarki Yeah Europejskie Azja niż niszczarki Nie chcę niszczarek Nie lubię Wolę dobrze pierdolnąć I Włochy o USA ma fajne niszczarki, powiem szczerze, o ta Ale chyba pójdę sobie w te jeszcze porobić. Ile tu mi brakuje? Oj, oj. Podgam krętu, Ile mi tam brakuje? Eee, zu do wyposażenia 8 ci będzie kup wymagane cena badania oj oj dobra dawaj tu dychał może dać na kierownicy grać statki Ja w niedzielę może zrobię, bo to ostatnio moje takie lajby, w zasadzie, bo będę się przyprowadzono na nowy domek, więc troszkę będzie trzeba występować z lajbami O normalnych godzinach. Tylko się skończy, się po, po nocach wreszcie, co mi tu poszło, nic nie pisze ciekawego. Oh yes, ile jest ile Montana jest? Mer, oj jest. Dwie Czekaj, to był Y? Nie, Y. Śpiega trzeba wysłać. To jest Montana, ale nie ma kamuflażu. Moja Montana tak wygląda. Taki malutki. Nie widzę go. U. Może i trafię. Choliera Nie, przeleci na nim. A nie, trafiłem coś. Nie, nie wykrycie tylko. O ty co za No, trafię Ten nic nie co trafił. My tylko tylko tylko Jak jak stoi Ja na kruso dupe. Coś <śmiech> w ja jara, chwili nie się coś wlazło Ciao pole ciao Grafię w ogóle coś? Dobra. To nie było dobre bitpa. Piątka, piątka jest moja dycha druga to jest dziewiątka no, tu chyba jeszcze robię tu tu dycha w pęcerniku wyposażenie pokaż mi je 250 no tak już tego robię Teoretycznie mówiąc, jeszcze go robię. Ci i odkuję mi potrzeba. I monster się skończył. Mamy jeszcze tutaj jednego pancza jakiegoś, kościotrupa. trupa. Al Halloween. Nie wiem, czy będzie widać na kamerce. O, tak to wygląda Halloweenowy monster. Coś tutaj próbuję pokazać, ale nie wiem czym to wyjdzie. Zobaczmy co tutaj wyjdzie. Dominacja. O ósemki chociaż. 4 działa, jest po 2. Aby, czy doleci. No bo i przeleci. O, kurwa. Chyba trafia, albo i nie. 10 kilometrów niby. 25, kurwa, wszystko daleko jak pizdów. Ja dzisiaj nic nie uszkodzę. Jak to latać chcę, że. Ciany, żebym zajebał? No już mi do kurwa, żeś mi wyjechał, chuju. Dręt pało. Zwyczaj jest po jedno. Jeden na wiele. Pani, mam 7 stopni na podwórku, a w pokoju mam dosłownie 25. Jak to jest możliwe? Niech mi ktoś tutaj to wytłumaczy, ale zrobił. zarobił. Siedem tylko. Kurde, ja coś słodkiego, nie chcę mi się dymać za bardzo do sklepu. Mm. Ja, tak mi się chce dymać do sklepu, jak sobie zapalę. O. więc jutro zrobię sobie live z tego tada, o albo i zrobimy z Eurotracka cały dzień. Ale co kurde prosto na nich. Będę się tam srał. Będę się z nimi szczypał. Nie wiem czy to w ogóle słychać dźwięki tej gry O kurwa, co tam się dzieje? bo Dobra, wystrzelimy sobie tutaj dwie. Jebana. O, trafiłem. bolimy, boli. Urywa. O, się obracaj. Myżorej Do, odzban. O, trafiłem coś. Tary kosz. Dostanę. Urywa. To zablać. Dobra. Taki krótki odcinek. Niecała godzinka no jakiś kontener sobie biorę przy okazji o dwa kontenery więcej zasobów oczywiście to jeszcze 156 tysięcy, ja pierdolę Dobra, to więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.